Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w tym hangoucie opowiem Ci o bardzo ciekawym przypadku kiedy y, kierowcy brakuje zaledwie 3 miesiące udokumentowania abstynencji, ale z przyczyn y, dla niego niezależnych ponieważ coś tam stało się w poradni i czy ten kierowca ma jakąś szansę y, przejść badania odwoławcze w WOMP-ie gdzie okazał tylko 9 miesięcy abstynencji, natomiast jest pewna szansa, że te 3 miesiące abstynencji będzie w stanie udokumentować z tej poradni, której był. Proszę o pomoc, miałem zabrane prawo jazdy za alkohol na 2 lata, odzyskałem prawo jazdy w 2013, jednakże jechałem na kacu i w lutym 2014 zostałem znowu złapany i miałem zatrzymane na 8 miesięcy z 0,13 promila alkoholu w wydychanym powietrzu chyba nie promila tylko miligram procent ale nieważne yy, zaraz po tej sytuacji położyłem się na oddział detoksykacyjny uczyszczałem na terapię po okresie kary chciałem zrobić badania psychologiczne i lekarskie i w grudniu dostałem pozytywny wynik z badania psychologicznego yy, gdzie musiałem przedstawić yy, zaświadczenie z poradni, takowe otrzymałem Natomiast również w grudniu byłem w WOMP, ale odesłano mnie, ponieważ nie minął rok udokumentowanej abstynencji Pani doktor powiedziała, żebym przyniósł jeszcze jedno zaświadczenie, że od grudnia do tej pory, czyli od tej pory, to znaczy do marca kontynuowałem terapię Zostałem zapisany na dzisiejszy dzień Nie dostałem jednak, żeby było jasne Dzisiejszy dzień to połowa marca Zostałem zapisany na dzisiejszy dzień, nie dostałem zaświadczenia z poradni, ponieważ w styczniu zmarła moja terapeutka która była właścicielem poradni i jej działalność została wstrzymana W kwietniu ma być odnowiona. No, jest to dla mnie sygnał, że niestety jak no, ta właścicielka zmarła w styczniu, to w styczniu, w lutym i połowie marca yy, no tutaj terapii nie było, no ale to tak już między nami. Zrobiłem badania krwi wszystko OK oraz inne rzeczy też OK. Natomiast pan psychiatra z WOM wystawił mi negatywne orzeczenie ponieważ jak stwierdził jest to za krótki okres abstynencji i mogę mieć ciągotki do alkoholu Główna pani doktor, która wystawia orzeczenie powiedziała, że ona wystawiłaby pozytywne, ale bez pozytywnej opinii psychiatry nie może Czyli ksiądz wini pana, pan księdza, a nam biednym i tak dalej i tak dalej Mówiła, że mogę spróbować za rok albo się odwołać Pytanie do Pana, czy jest sens? Podobno za odwołanie się płaci a boję się, żeby czegoś sobie gorzej nie narobić. Bardzo mi zależy na odzyskaniu jak, najwięcej, jak najszybciej prawa jazdy ze względu na pracę Proszę o pomoc No i mam tutaj taki trochę dylemat Z jednej strony, jeżeli przynajmniej, no, przynajmniej była jakaś porada udzielona przez tą Panią Świętej Pamięci, że tak powiem, terapeutkę w styczniu, no to y, jakaś tam szansa jest kiedy tą poradnię otworzą w kwietniu, że takie orzeczenie się, że takie zaświadczenie y, będzie w jakiś sposób y, można uzyskać, natomiast y, jeżeli y, rzeczywiście ta terapia jakoś była tam w styczniu prowadzona, bo rozumiem, że do grudnia była, na no, od stycznia do, do, do, do, do chwili obecnej, czyli gdzieś do marca, do kwietnia, już nie mogła być y, Czyli y, Czyli co? Y, załóżmy taki teoretyczny scenariusz y, Jest marzec, odwołujesz się do odwołujesz się do Instytutu Medycyny Pracy Zanim Cię Instytut przyjdzie, przyjmie to będzie gdzieś z miesiąc, czyli będzie kwiecień Może będzie kwiecień, może będzie nawet maj, prawda, nie wiem jak szybko te instytuty wyznaczają termin i w tym momencie, jeżeli miałeś jakąś terapię Zakładam, że tutaj mogła być tylko w styczniu i yy, z tej poradni uzyskasz zaświadczenie, że był rok terapii, no to jakaś szansa w instytucie medycyny Prawdy, yy, pracy jest Natomiast no, dla mnie jest to troszeczkę takie, yy, powiedzmy no mało pewne, no bo, bo siłą rzeczy był tylko mógł być tylko okres tej terapii w styczniu. Natomiast no ewentualnie podjąć tą terapię jeszcze na początku kwietnia, no. Czyli jeżeli udałoby się ten rok załatwić to tak, załatwić, je nawet jeżeli to naprawdę było prawda ten rok, to tak. Natomiast jeżeli nie, to rzeczywiście strata pieniędzy. Także mówię, no nie jestem pewien jak w tym Instytucie Medycyny Pracy będzie Jak oni to uznają, jak to potraktują Natomiast sprawa jest taka no, Nie robiąc nic Nie masz żadnej szansy prawda. Badanie w Instytucie Prawdopodobnie kosztuje coś koło 200zł Netto Jest to urzędowa cena badań kierowców I wydaje mi się, że no Mimo wszystko jak to mówią Tonący się brzydko chwyta Prawda? Czyli zdobądź jakieś zaświadczenie do te, Złóż odwołanie pojeść do tego instytutu być może już w kwietniu ta, ta firma zostanie otworzona dokumentacja terapeutyczna czy medyczna, czy jakakolwiek inna tam jest, prawda? No i poproszę o wypis tej dokumentacji Ale mówię, no sprawa dla mnie troszeczkę taka troszeczkę dziwna, ponieważ za bardzo nie widzę tutaj tego roku terapii no, no, za bardzo nie widzę tego roku terapii No, prosta matematyka niestety, no, jeżeli ktoś odszedł za światy w styczniu, no to siłą rzeczy, po kawałek stycznia, luty, marzec no terapii nie było. Także na tym kończę Jeżeli miałeś jakiś podobny problem. Oczywiście skomentuj to wideo poniżej. Jak nie jesteś moim widzem, zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy. Natomiast yy, wniosek jest dla mnie z tego jeden, że naprawdę poważnie podchodź do spraw podjęcia terapii, która Ci udokumentuje abstynencję alkoholową. Przez ten rok, jak widać, wąpy się nie certolą. Brakuje miesiąca, brakuje dwóch, brakuje trzech. 9 miesięcy to jest nie rok, prawda? I tutaj negatywna sprawa dla mojego widza. No niestety, stało się to drugi raz. Tak zwana recydywa. No recydywa wszędzie jest traktowana, że tak powiem, ze szczególną surowością. Nie tylko w. Prawie karnym przestępców, no ale niestety, jeżeli chodzi o kierowców jeżdżących po pijaku na podwójnym gazie, również. No, smut, smutny trochę akcent, średnio widzę szansę tego kierowcy, no ale cóż, nie podejmie żadnej akcji, nie będzie wiedział, prawda? Zawsze mogą mu na przykład skrócić ten okres negatywnego orzeczenia z, z roku na pół rok, pół roku, być może uda się. Być może uda się prawo jazdy odzyskać. Także bye bye i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.